Mam na imię Maciej, mam 27 lat. Ja mam na imię Karolina, mam również 27 lat. Y, I 10 września tego roku odbędzie się nasz ślub. Jesteśmy prawie o, 8 je, Ci. lat. Tak. Tak. Yy, I parą jesteśmy myślę szczęśliwą i wybuchową jednocześnie. Dokładnie miałam y, takie samo słowo nawet w głowie, że jesteśmy parą wybuchową, bardziej takim chyba E, powiedzmy włoskim małżeństwem. Bardzo się kłócimy i bardzo się kochamy i szybko e, się godzimy. Myślę, że jesteśmy zdecydowanie podobni e, aniżeli różni. E, tych różnic e, no, zliczyłbym chyba na palcach jednej ręki, jeśli w ogóle, ale to czyni nas chyba e, ciekawą parą. Myślę, że też yy, popracujemy razem i, i nawet ludzie w pracy pytają się, czy jesteśmy rodzeństwem, w zasadzie na początku, jak zaczynaliśmy pracę, pytali się, czy jesteśmy rodzeństwem. Podobno jesteśmy też podobni wizualnie, nie tylko charakterologicznie. Nie chcemy, aby nasz ślub był szablonowy, jak te wszystkie śluby na, tu i wesela, na których byliśmy. My też lubimy zawsze inne trochę rzeczy. Myślę, że ta nieszablonowość i to, jak chcemy, żeby to jednak nie było tradycyjne, wesele, przyjęcie, no, jest jakąś naszą tutaj wspólną wizją. Jak będzie jeszcze dokładnie to wszystko wyglądać? Przyznam szczerze, że pomimo, że już we wrześniu bierzemy ślub, jeszcze nie wszystko jest zaplanowane, bo to, jest, to też jest taka nasza cecha, że lubimy bardzo na spontanie wiele rzeczy robić i niekoniecznie mieć wszystko zawsze zaplanowane. Do salonu przyjechałam z przyszłymi teściami i z przyjaciółką z pracy. Wybrałam te osoby, bo byłam pewna, że będą szczere, nie będą kłamały, jak im się coś nie będzie podobało, to na pewno dadzą mi znać. No, i chyba ufam, że będą potrafiły jednak mi doradzić, w czym będę wyglądała dobrze. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, Izabela. Karolina, witam. Mi Ty pewnie jesteś przyszłą panną młodą. Zgadza się. Ach, super. Marta. Cześć. No. Jesteś przyjaciółką? Tak. A, Wnieszka. Mama? Teściowa. Te, Teściowa. Uzman. A, dzień dobry. Teść? Teść. To masz takie niestandardowe osoby, które zazwyczaj Panny Młode przeprowadzają ze sobą fajnie. Ja, Rodzice ni dzisiaj niestety nie mogli, ale bardzo się cieszę, ponieważ teściowie są dzisiaj ze mną. Przyszli teściowie. Wow, no dobra, chciałabym z Tobą o tym pogadać. <laughs> Przyjaciółka, no to jest oczywista oczywistość, ale teściowie? To mnie trochę zaskoczyło, bo zazwyczaj Panny Młode przychodzą tu z mamą, z tatą, z siostrą, ze świadkową, a teściowie pojawiają się raczej rzadko. To co Karolina, chodź ze mną, a was zostawię tutaj, możecie się rozejrzeć, może jakieś takie typy już swoje będziecie mieli wśród tych sukienek ślubnych. Zapraszam. No czuję, że tutaj jest jakieś drugie dno. Karolina! Jezu, jaki to jest niestandardowy wybór, ty przyszłaś tutaj, wybrać suknię ślubną z teściami. Zgadza się. Jak to się stało? E, w zasadzie teściów poznałam nawet przed narzeczonym. E, tak, znam ich już trochę dłużej. Ale jak to się stało, e... że najpierw poznajesz teściu, a potem chłopaka? E, historia jest dosyć długa, ale może w skrócie opowiem. E, wyglądało to tak, że e... Dorabiałam sobie w wakacje, jeszcze jak e, chodziłam do liceum w mm -hmm. sklepie z butami Aha. E, i mój teść zostawił, e, przyszedł do sklepu mierzyć buty, e, w międzyczasie zostawił portfel i telefon komórkowy w sklepie i wyszedł. Czyli zakręcony też. Zakręcony, Fajne, już go lubię. Zakręcony. Podobnie może być. No. W związku z czym wzięłam telefon, zadzwoniłam, ponieważ wyszłam e, ze sklepu, ich już nie było, więc e, wpadłyśmy z drugą ekspedentką na pomysł, żeby zadzwonić na ostatnio wybierany numer Aha. E, i okazało, Okazało się, że zadzwoniłyśmy do mojego e, aktualnego narzeczonego. E, tak, e, więc mój narzeczony przyszedł, odebrał te rzeczy i Aha. wyszedł. E, minęło dwa lata i spotkaliśmy się ponownie w klubie w Radomiu. Ja studiowałam wtedy w Lublinie, mój narzeczony w Warszawie, a spotkaliśmy się w naszym rodzinnym mieście, czyli w Radomiu po dwóch latach. Magic prowadził. Widzieliśmy, że Madzik mówił, że prowadzi e, dziewczynę, e, zaprosił dziewczynę do domu. E, no, to czekaliśmy i e, witałam akurat ja na e, drzwi i patrzę e, Karolina ja, i tu poznałam od razu, że to jest e, ta osoba, która mi ratowała mój portfel i moja komórka. Tak, to jest po prostu crazy, naprawdę, to w ogóle to totalnie niemożliwe, jak się dać, chyba coś gdzieś coś było opisane. Co za historia? I dlatego też właśnie dzisiaj zaprosiłam moich teściów ze sobą. Mam nadzieję, że mi dobrze doradzą. Ufam mhm. raczej, że rzeczywiście gdzieś tam są szczerzy, dlatego mhm. też wybór padł na nich. Ta historia brzmi jak... Historia z jakiegoś niezłego filmu, jakiejś komedii romantycznej. To jest absolutnie przeznaczenie i tak miało być, tak musiało być, no i na szczęście tak jest. No dobra, to powiedz teraz, w czym Ty się widzisz? Ja widzę się raczej w sukni obcisłej, mhm. e, raczej krój rybki, gdzieś mhm. tam podkreślającej kształty. E, nie widzę się w księżniczkach typowych. E, coś może bardziej sexy, e, raczej bez dużych wzorów coś takiego mm, eleganckiego może. Ale chodzi Ci o taki rodzaj minimalizmu, że to ma być gładka suknia, czy jednak, y, wiesz, to ma robić wrażenie, że, że tam się dużo dzieje, że jest dużo zdobień, dużo koronek, mm. że jest taka bardziej wersja na bogato. Jak, jak Ty to czujesz? Nie, raczej, raczej tak klasycznie elegancko, mm -hmm. chociaż z drugiej strony, no też teraz już nie jestem przekonana, od początku szukałam takiej właśnie gładkiej wersji, mm -hmm. ale e, jak przymierzałam parę takich gładkich modelów, to troszeczkę chyba jednak postarzały mnie takie suknie, w związku z czym teraz bardziej jestem przywiązana do kroju, e, ani do materiału, także jestem otwarta. Czyli już masz za sobą mierzenia sukienek? Tak, zgadza się. Ale żadnej nie wybrałaś? W zasadzie jedną wybrałam już, mhm. już e, to był ten ostatni etap, miałam podpisywać umowę, e, ale ostatecznie okazało się chyba, to, tak, w czwartek e, wojna na Ukrainie, okazało się, że suknia miałaby iść z Ukrainy, Szwalnia i projektant byli z Ukrainy, no w związku z czym w ostatnim momencie zrezygnowałam. Karolina, to e, ja musiała Cię zaprosić na wybór pierwszej sukni, zobaczysz, co tam dla Ciebie przygotowałam. Ciekawa jestem, co wśród tych moich sukienek skradnie Twoje serce, co będziesz chciała przymierzyć cię jako pierwsze. Przypuszczam, że będzie to ryba, ale dajmy sobie szansę, może jeszcze wiesz siebie i mnie czymś zaskoczysz. Gotowa jesteś? Nie mogę się doczekać. No to chodź, zapraszam. Dziękuję. Przygoda się rozpoczyna, a jak się zakończy, czy Karolina znajdzie tutaj suknię podobną do tej swojej pierwotnej, czy jednak postawi na coś zupełnie innego? Sama jestem ciekawa. Karolino, tu są przygotowane dla Ciebie propozycje ode mnie, także sobie teraz je poglądaj i wybieraj jedna, tylko jedna. Okej. Okay. Z której strony zaczynasz? Myślę, że o to. Proszę bardzo. Dziękuję. Myślę, że nie będzie to łatwy wybór. I <głos> też taki dosyć zdobiony. Mhm. Okej. Okay. Aha. <głos> Teraz może to zobaczymy. się odbywa w ciszy po <głos> prostu. Kontemplacja to jest. Mhm. Mhm. Tak, bo u mnie z decyzyjnością różnie bywa. Aha, okej. Okay. Jakoś <głos> Także może pomagać. to chwilę potrwać. Dobra, <głos> dobra mamy czas. Mhm, i ta też gładka. Mhm. Czy któraś z tych sukienek, które tu oglądasz, przypomina Ci trochę tę suknię, którą sobie wybrałaś jako pierwszą? Tak, tak, tak. I właśnie się nad nią zastanawiam. Jest to ta sukienka. Aha. Tamta też była właśnie z koronki. Koronka też była taka delikatna. No. Też miała długi rękaw. I właśnie myślę, czy, mhm. czy wybrać tę suknię czy jednak coś gładkiego. No już wiesz jak wyglądasz, jeżeli tamtą wybrałaś, to już wiesz jak wyglądasz w długiej koronkowej sukni, nie? Mhm. Mm mhm. To jest zabawna sytuacja, bo widzę, że jej serce bije mocniej do tej sukni podobnej do jej pierwszego wyboru, czyli całej koronkowej z długim rękawem, ale waha się między nią, a między suknią gładką, do której do tej pory nie miała przekonania. No i właśnie, na co postawić. Ale mhm. chyba, jednak, yy, chyba jednak gładka. O, no proszę, czyli idziemy elegancko i trochę inaczej niż pierwotne założenie. Ta. Zapraszam, poczuj jej ciężar i chodź oh. ze mną. Aha, twój wybór! <głos> Karolina stawia na prostą, klasyczną, gładką suknię, oczywiście o kroju rybki, ale nie wie o niej wszystkiego, bo do tej sukni jest ogromny, bogato zdobiony trend. O no właśnie. I co wy na to? Czyli to był twój wybór? Tak. Widzę. Księżniczka. Takie, co? Przysz ona nie chciała księżniczki. Podoba mi się, że jest rozcięcie. Król ma długie, szczupłe nogi, więc to jest super. I co jeszcze? A ciekawa, ty nie lubisz właśnie takich błyszczących uh -huh. elementów, a jednak tutaj się znalazło. No właśnie, tu się znalazło, bo to jest taka suknia, która jest trochę takie dwa w jednym, bo e, tą spódnicę można odpiąć i ona jest o, zupełnie o. gładką rybą, więc może od razu dzisiejszą to pokażemy, mm, co? Tak. A przepraszam. Właśnie, trochę księżniczka. <grytaczki> a trochę. Tak, bo ja ją wybrałam w zasadzie patrząc na suknię pod spodem, a tu był taki dodatek. Okej. Okay. Mm, niespodzianka. Mm -hmm. Mam wrażenie, że patrzymy po sobie i wiemy, że to mm -mm, nie to. Zdecydowanie nie to. No może zdjęcie spódnicy nas jakoś uratuje. A, trenda, Czyli wielki tren zabieram <grywak> i wychodzę. <grywak> no i teraz już chyba bardziej w moim stylu, prawda? Czy nie tak przeraził Cię ten tren, który wybrałaś? <grywak> Trochę tak. <tatek. grywak> Trochę zrobiłam się, mam wrażenie, taka duża. Natomiast może do kościoła to jest też jakaś opcja, okay. żeby później zdjąć. Jest elegancko, szykownie, jednocześnie bardzo prosto. I mam takie poczucie, że Karolinie to się podoba, ale już jej teścią nie bardzo. Karola chyba nie lubi guzików w takiej liczbie, nie wiem, tak mi się wydaje. Znaczy, to jest w zasadzie taka jedyna ozdoba w tej sukni, nie licząc tego drzewianego <głos> trenu, więc nie wiem, chyba mi to nie przeszkadza. Za skromna jak dla Karoliny, za dużo guzików. Szczerze więc ten tren nie, nie zupełnie mi pasuje, jakby z, od innej sukni. No niekoniecznie mi się podoba. Ale skromna taka, no z jednej strony ok ale no nie ma takiego efektu wow. <śm> no ja tutaj zgadzam Martą, czy jest zbyt yyy, yyy, yyy, yyy, bardzo prosta. Tak? Mi się przypominała tak jak trochę sukienka na komunie, nie wiem dlaczego, ale e, tak brakła mi tam jakiś, nie wiem, jakiś no, boisk. Oh, Skrzydła jej, żeście podcięli teraz. No trochę tak. kogo to surprise Szczerze powiedziawszy, trochę mnie zbili stropu, bo gdzieś tam rzeczywiście szukałam tego typu sukni, natomiast tutaj opinie moich doradców były jednoznaczne. No jeśli chodzi o teściów, to trochę mnie zaskoczyli, bo wydawało mi się, że ta sukienka jest dosyć e, seksowna, gdzieś tam fajnie dopasowana, a mimo to nie spodobała im się. No dobra, Karola, co ty czujesz, jak doceniasz ten swój wybór Właśnie, bo to najważniejsze. Mm, tak się jest. Czujesz. Nie, ja się dobrze w niej czuję w zasadzie. Nie wiem tylko, czy tutaj... Nie krępowałoby mi ruchów, y, te rękawki nie krępowałoby mi ruchów, mm -hmm. więc to mógłby być minus, ale myślę, że z samą sylwetkę fajnie podkreśla. Ja mam wrażenie, y, że publiczność wybrana przez Karolinę nie doceniła... Projektu i potencjału tej sukni. Ona jest tak ciekawym połączeniem różnych elementów. Te opadające ramiona, ten hiszpański dekolt, do tego gładka tkanina, kształt ryby, ale z rozcięciem na nogę, do tego eleganckie e, guziczki. No to wszystko jest tak ultra kobiece, tak sexy. E, tylko no trzeba to dostrzec i ja trochę się dziwię, że oni tego nie widzą, bo na przykład ja to widzę. No dobrze! Hmm, pierwsze koty za płoty, co? Tak, zgadza się. No to myślę sobie, mm, że twoja przyszła teściowa i przyszły teść y, mogą wybrać dla ciebie coś zupełnie innego i bynajmniej mniej skromnego. <grym> to jest moment, w którym poproszę was o wybór sukni dla Karoliny, więc przyjrzyjcie się jej dobrze, pomyślcie w czym ona może dobrze wyglądać, już wiecie jak wygląda w takiej sukni, w czym jeszcze chcielibyście ją zobaczyć. Zapraszam na wybór. Myślę, że wybór przez teścia i teściową jednej sukni będzie bardzo ciężki. Wątpię, żeby doszli do porozumienia i jeśli miałabym strzelać, to raczej strzeliłabym, że to teściowa będzie miała przewagę nad teściem i ona narzuci mu swoje zdanie. No moi drodzy, tu są suknie, spośród których wspólnie możecie wybrać tylko jedną. O. Także będziecie musieli się zgodzić w tej decyzji. Myślę, że będzie mi ciężko podjąć decyzję wspólnie z mężem. Bo jak znam siebie, podejmę za niego bardziej decyzję i, i później będzie moja wina, jak zawsze. Tak, beż? Tak. Beż nie? Tak, myślę. Nie, beż się my, podoba. Myślę, podoba mi się być. beż. O, gorsetnie. To? Nie ma. Karola nie lubi koralików tak? zbyt dużo. Stróbuj. Tu by odcięła wszystkie pewnie. To trochę byłoby szkoda, <laughs> to tak. jest No to będziemy mieli problem. <laughs> Wydaje mi się, że wbrew pozorom dla Karoliny trudno jest trudniej jest wybrać dla kogoś, komu, oso dla osoby, której każda suknia pasuje. Ona jest szczupła, wysoka, więc myślę, że tu nie, nie da się o, jakby wyeliminować niektórych modeli. Po prostu musi próbować każdy. Chyba w tą... Mhm, Ładne. Zgodzisz się ze mną, prawda? Hmm. Z naciskiem hmm. na, prawda? Wiścijaniną. <grym> <grym> <grym> Nie masz. To. I szczerze, nasz taki dyskusja się kończy zawsze, że ona zawsze wybiera swoje? I ja zawsze mówię, to po co się z kiedy chcesz decyzować samemu. No dobrze, czyli Podobno. próbujemy zobaczyć ją w takiej małej księżniczce. Małej księżniczce. Tak? Tak, tak jest. Teraz tu pytam, tak? Tak. <grym> Rozumiem, że teraz nie mógł odmówić. Tak, nie, to jest nie, ten moment, kiedy razem do domu, także. Taki jest plan przynajmniej. <grym> tak jest plan i tak musimy trzymać. Bardzo lubię e, iść z Joną zakupę i... Zawsze pomagam, ale niestety eh, decyzja zawsze jest przez ale czasami kiedy decyduje mój gust, no to wielu razy jest kwalone od innej znajome, no to wtedy ona jest przekonana, no dobra, okej okay, dobrze mi mówiłaś. No dobra, czyli jak coś, to wszystko będzie na Panią Agnieszkę. Zawsze jest No ten, kto decyduje, decyduje ten podnosi konsekwencje. To ja biorę te suknie, specjalnie od Was dla Karoli. Zobaczymy, czy będziecie się jeszcze lubić po tym wyborze. Zapraszam, chodźcie ze mną. Nie wiem, czy tak naprawdę wybierając te suknie Pani Agnieszka myślała o Karolinie. Może po prostu spełniała jakieś swoje ślubne marzenia.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 No, życie! Mm. Mm. Panna moda jest. No właśnie, jak się podoba. Mnie się podoba. Ale po minie mi Karoli nie mi że nie bardzo. Mina Panny Młodej? Bezcenna. To jest taki moment, kiedy mam wrażenie, że ta mina mówi więcej niż tysiąc słów. To jest o, taka czyli? księżniczka bardziej, prawda? Probotarka. No właśnie. A ty nie, a ty nie chciałaś księżniczki? No, nie. Tak. Yy, dla mnie tak chyba trochę za bardzo pospolicie, może tak to ujmę. Jak większość panien młodych, mam takie wrażenie. No i chyba to nie dla mnie. Czyli w czerwoną idziemy. Tak, czerwona i krótka. Czerwona <laughs> i krótka. Nie bije od niej taka radość z założenia tej sukni, więc myślę, że ona się sama nie czuje dobrze. Mnie się podobała. Widząc siebie w tej sukience, upewniłam się w tym, że jednak księżniczka to nie jest mój kształt. No dobra, super. Marta, ty, ty jednak myślisz, że ta sukienka robi większe wrażenie niż ten pierwszy Tak, roli. no może po prostu, że na górze więcej się dzieje. Mhm. Ładne jest tutaj jakby wycięcie, ładnie podkreśla biust, ale no, Karola chciała taką klasyczną, prostą, tu jest księżniczka i widzę, że nie, nie za dobrze się w niej czuję. Czyli robić dobrą minę do złej gry. Tak, tak, ona się nie spojrzała na nas już, wchodziła już, bo wiadomo, że to <grystanie> nie to. Tak, tak. <grystanie> Po minie Karoliny wnoszę, że jest niezadowolona. I nawet trochę mi tak przykro, bo mam wrażenie, że to jest bardzo piękna suknia i to, że ona jakby nie czuje się dobrze w sukni o kroju księżniczki, nie powinno przekreślać tej propozycji. Ona, oni jednak chcieli dobrze. Ogromną rolę w tym wyborze tutaj mm. <laughs> miała nie tylko pani Agnieszka, ale również twój przyszły teść, to może teraz jakiś męski punkt widzenia. Jaka jest ta suknia? E, podoba mi się, ale mm. tak nie wiem, nie jestem tak, e, tam, czy nie wiem, jest zbyt długi styl, tak, ale tak góra jest bardzo idealnie pasowana. Myślicie, że jednak zdecydowanie ryba to jest ten kierunek, w którym powinna iść Karolina? Obcisła sukienka wygląda na niej lepiej niż ta. Ja myślę, że tak, bo ona ma świetną figurę. I ona by podkreśliła. Jeżeli stawiamy na rybę, to będzie suknia, która faktycznie będzie podkreślała to, że jesteś wysoka, smukła i na tym ci najbardziej zależy. Tak, składa tak. się. Oh Ile chcesz pokazać tej góry, powiedz mi? Ile tego dekoltu? Lepiej się czujesz w tych gorsetach, czy teraz, jak masz do porównania ramionczka, to ci się to bardziej nie, podoba? Bardziej mi się to podoba, nawet mm -hmm. mogłabym iść w stronę rękawka, podobają mm -hmm. mi się też suknie z rękawkiem. Mm -hmm. Jeśli chodzi o wycięcie, to nie ma granic. O oh, nie. Yeah. <laughs> I tutaj to się układ podoba. w stronę narzeczonego. Okej, okay, dobra, super, bo czasami jest tak, że dziewczyny chcą, a potem narzeczony robi się, wiesz, w kolorze cegły, nie? nie. Czyli o, tutaj to nie odkrywamy. Problemu. tak, super. Można. Właśnie tu mi się podoba dekolt, mm -hmm. że jest tak w zasadzie subtelny, ale długi i mm -hmm. też bardzo ładnie tutaj właśnie ta góra jest podkreślona. Czyli jak miałabyś powiedzieć o tej sukni, to podoba Ci się jej góra, nie podoba Ci się dół? Tak. Czy nie? Tak, tak, dokładnie. Mm. Tak, góra jest idealna, ale dół nie, nie do końca nie się w nie. połowie trafiliśmy. <głosy> Gdzieś jesteśmy na <głosy> <głosy> dobrej drodze. <głosy> Tragedia. Tak. Czyli co, wybaczasz ten wybór teścią? tak? Oh! No! No! Nie mam wyjścia, potem mnie nie zaproszą i będzie. To milczenie było wymowne. słuchajcie, zaczęłabym się boję boić. Dobra, to pomyślimy na jakiś lepszy prezent. No dobrze, słuchajcie, czas na moją propozycję dla Karoli. E, trochę się boję, bo widzę, że tutaj nie będzie lekko. Karola jednak ma jakieś takie swoje wymagania, całkiem spore. Uh -huh. Nie? Nie? Wymagająca jest bardzo. W stosunku do y, narzeczonego też była wymagająca? Była. Ale syn jakby zdał egzamin. Tak, poprzetrenowany już jest. Hmm, no to super. Ale nie przeze mnie. Owszem. <grystanie> Karola ma całkiem dobry wpływ dla mojego synka. Tak. tak. Trochę rozpuściliście go? Trochę. Ukochany syn nie. Co? Nie. Czy to jest jedynak, tak. ten synek? A, no wszystko, jest jasne. wszystko jasne. Karola. <grystanie> Słuchajcie, nie, to ja absolutnie rozumiem jako matka syna, że on jest wychuchany, Cieszczony, rozpuszczony i oczywiście on należy do mamusi, to jest jasne. E, podczas tego dnia ślubu to będzie trudny dzień, wiem, łączę się z panią Fulu. <głos> będzie czasy na oddanie Oddaję oddać. go w dobre ręce. Ja wiem, to jest jedyne pocieszenie tak. w tej całej trudnej no, sytuacji. No dobrze, słuchajcie, obgadaliśmy trochę narzeczonego, obgadaliśmy sukienki. Czas przejść do dzieła i po prostu zaprezentować coś, e, co skradnie serce Karoli chociaż na moment. Ta droga do wyboru tej idealnej sukni może trochę potrwać, także uzbrojcie się w cierpliwość, a my idziemy mierzyć Karola. Co z tego będzie? Stylizacja ślubna to nie tylko suknia. Oczywiście ona jest najważniejsza, ją wybieramy jako pierwszą i ona nadaje kierunek w wyborach kolejnych akcesoriów, które są absolutnie niezbędne. Czyli panna młoda musi mieć piękne akcesoria we włosach, to może być welon, mogą być opaski, musi mieć oczywiście dobrane do całości buty, no i musi mieć piękną biżuterię. Oczywiście już idziemy do pracowni, ale też chciałam zwrócić Twoją uwagę na biżuterię, którą tutaj mamy. Mamy tu biżuterię marki Briu, która jest idealnym rozwiązaniem jako dodatek do sukni ślubnej. Oczywiście Wybór jest ogromny, jest i białe złoto, i żółte złoto, i pięknie błyszczące cyrkonie, więc coś do wyboru, do koloru. Oczywiście tą biżuterię będziemy dobierać później, żeby idealnie pasowała do Twojej sukni, ale ciekawa jestem, czy coś Ci tu wpadło w oko. W sensie, w jakim kierunku ewentualnie byśmy szły, żebyś mnie naprowadziła? Coś na pewno w złocie. E, bardziej podoba mi, podoba mi się złota biżuteria niż srebrna, więc na pewno... W... Taki klimat bym uderzała. Ale złota taka, zobacz, tak jak tu, że troszeczkę mieniąca się, czy po prostu bładka, nie, po gładka? Nie, raczej gładka, raczej gładka. czyli w ogóle z rokamyczką? <grym> tak. Jesteś dziwną, panną, młodą, stanowisz <grym> dla mnie prawdziwe wyzwania. Ale na przykład y, tam mi bardzo wpadła tak? w oko, tak. mimo że nie jest to może taka minimalistyczna, ale piękna. <grym> Mhm, mm bardzo ładny ten łańcuszek. Tu mamy więcej błysku, a a bransoletki, myślisz o tym, żeby mieć bransoletkę na ślubie, czy nie, czy raczej o czymś na szyję? Mm, bardziej kierowałabym się jednak w jakiś naszyjnik. A kolczyki, masz dziurki? Mam, a, tak masz. też. No mm -hmm. to, super. to też ciekawe, jak ładnie odbija światło, mm -hmm. pomimo tego, że nie ma kamieni. Tak, też A coś takiego, za delikatne? Mm. to jednak już te kamienie nie, nie do końca. A, okej! Okay. <laughs> Dobra, będziemy szukać czegoś bez kamieni na koniec. A powiedz mi, macie już obrączki? Nie. Czekaj, to coś ci pokażę jeszcze, bo to też jest super, że właśnie Briu ma obrączki. Oczywiście w białym złocie, w żółtym, w różowym. Mogą być również zdobione kamykami. Co z tego najbardziej czujesz? Powiedz mi, w jakim klimacie będziesz szła? Myślę, że coś, coś z tych. Okej. Okay. Z tych złotych, rzeczywiście. Czyli tak klasycznie, ale z drugiej strony nowocześnie, tak. bo one są. E, nie takie półokrągłe, tylko tak ostro mm -hmm. cięte. to bardzo ładne. Też koniecznie trzeba zwrócić uwagę na to, żeby ta obrączka była dobra, na maksa dobrze trzeba dopasować ten rozmiar. To jak gruba jest obrączka, też ma znaczenie, wiesz, żeby Ci nie przeszkadzała tak na co dzień, bo inaczej się wybiera taką biżuterię, którą nosisz czasu do czasu, a inaczej taki element biżuterii, który mm -hmm. będziesz z sobą do końca życia. <laughs> to jest też ważne, żeby wybrać taką obrączkę, która będzie zarówno Tobie się podobała, jak i mężczyźnie, a z tym już bywa ciężko. Briu też ma tutaj biżuterię dla mężczyzn, więc może również takie coś sobie wybierze. No dobra, idziemy mierzyć suknię. Idziemy. Czas na mnie. Oh, mam nadzieję, że sprostam wymaganiom. No dobra, musimy teraz coś pomierzyć. Pani Olko, mamy rybeczki przygotowane? Cześć, tak. Mam już kilka propozycji. Słyszałam, że... Szukamy czegoś więcej niż tylko gładka suknia. To, co dzieje się w pracowni, jest zawsze taką fajną przygodą. Ja lubię ten moment, natomiast tutaj Karolina jest bardzo wymagająca i czuję, że może być mi ciężko sprostać jej oczekiwaniom, no, ale oczywiście nie daję za wygraną, więc lecimy z sukienkami jedna po drugiej i mierzymy bardzo różne fasony, i różne kolory, i różne kroje, i różny styl. No i czym to się zakończy? Zakończy się realizacją jej wizji. Tak, przypuszczam. No dobra, dajmy Karoli szansę, że troszkę sobie wybrała po raz drugi. Miejmy nadzieję, że lepiej niż po raz pierwszy. Idę to oglądać. Mam takie poczucie, że Karolina wychodzi teraz w sukni, nie do końca ode mnie. Trochę ten wybór jest wbrew mnie, ale mina Maxa zależy na tym, żeby spełnić jej marzenia. Widzę, że ona ten model czuje, to jej się podoba, więc okej, okay, ja nie będę z tym walczyła. Proszę bardzo. idzie zadowolona, od razu już z daleka się uśmiecha, no, że uźmiecha, no. <laughs> to zaczniemy może od Ciebie Karolina, co? Tak zawsze zaczynali Twoi bliscy, może teraz Ty? Podoba mi się ta propozycja yy, ale też widzę parę rzeczy, które bym zmieniła no? Na pewno chciałabym głębszy dekolt, jeśli chodzi tutaj o plecy yy, fajny jest na pewno rękaw yy, na pewno fajny jest ten dekolt yy, i wydaje mi się, że ta koronka jest taka Delikatna, mimo że gdzieś tam nie chciałam e, raczej iść w te koronki, to, to taj, tak nie rzuca się w oczy. Jest bardziej właśnie taka delikatna, e, więc to jest myślę, że ok No tutaj właśnie ten tren może nie jest aż tak długi, natomiast myślę, że jakbym dodała jakiś e, długi welon, to, to to by było też dla mnie ok e, Widać błysk w oku. Chociaż ja mam takie poczucie, że w tym salonie jest 100 innych sukienek, w których wyglądałaby lepiej. Ale jest coś takiego magicznego w tym modelu, co bardzo do Karoliny pasuje. Dlatego ja to kupuję. No dobra, mama pana młodego, co myśli o tej sukni? Nie widzę tyłu jeszcze. Tak myślę, że ta suknia mogłaby być tą jedyną. Marta, co myślisz? No jest taka delikatna, subtelna i wreszcie widać uśmiech mm -hmm. u Karoliny. No. No myślę, że jest okej. Okay. Bardzo ładnie Karola w niej wygląda, podkreśla jej kształty, ale to też nie jest ta sukienka, myślę, której szuka. No to jeszcze mężczyzna, bardzo proszę. Dla mnie the best. Najlepsza. Tak, to jest trzecia, która teraz oglądamy, to jest super, idealnie wygląda, tak jak trzeba jest bardzo dobra. Zadam ci teraz bardzo trudne pytanie. Czy ty chciałabyś y, jeszcze jakoś przymierzyć, czy już nie? Nie, myślę, że mogłabym jeszcze coś przymierzyć. <śmierzyć> I ja mam niedosyt. I ja wiem, że tam w y, pracowni y, Karolina przymierzyła suknię, w której moim zdaniem wygląda lepiej, więc... Y, ponieważ takie mam poczucie, że tak jakby jeszcze nie ma faworyta, to pomyślałam, że spróbuję z jeszcze jednym modelem. A co? Mamy czas. Nie no, żartowałam. Nie mamy czasu, ale działamy. No i co Karolina? Ty opowiadasz, czy słuchasz swoich gości no, zaproszonych? Może najpierw żeby nie sugerować. Marta? Mi się podoba najbardziej ze wszystkich. Dlaczego? Nie wiem, jest... no tak... nie no jest ten efekt wow. Fajnie się mieni, ale też fajnie jest wycięta i z przodu i z tyłu. Obydwie mi się podobają. Widzę, że tak dyplomatycznie już Nie, teraz. naprawdę, naprawdę. Obydwie mi się podobają. Nie wiem, którą bym wybrała na Karoli Miejscu. Uh -huh. Bardzo mi się podoba materiał pod spodem. Taki delikatny jest, tak? Bo to są dwie warstwy. Tak, tak, tak. Y I tren ma bardzo ładny. To teraz może teścia pociągniemy za język troszeczkę? Ja dalej trzymam wcześniejsze, które było. Lepiej ona wyglądała. To też jest... Możemy, możemy powiedzieć, że to jest to. Najważniejsze, żeby teraz powiedziała Karola, co myśli o tej sukni. O dziwo mi się podoba. O! O! Czemu o dziwo? O dziwo, bo no ona jednak nie jest taka super dopasowana. Gdzieś tam nie opina mnie bardzo. Ona może być troszkę jeszcze tak, wiesz, podcięta pod pupą, bardziej mhm. ściśnięta. Widzisz, że ona jest dużo na ciebie, za duża, znowu jest z tyłu na szpilkach, więc ta kwestia do pasowania do ciała, jest oczywiście jeszcze e, do ustalenia. Mm -hmm. Doskonale pasuje jej ten fason, e, ten krój, ten kolor, e, ta ilość ozdób, no po prostu... Mm, mam takie poczucie, ha, good, good job, to jest to. I, I takie mam poczucie, że Karolinie też się podoba. I to jest dla mnie duży sukces. Będziesz mogła się zastanawiać podczas metamorfozy, która troszkę potrwa, bo oprócz tego, że zadbamy o twoją fryzurę i o twój makijaż, to dzisiaj jeszcze dodatkowo zadbamy o twoje paznokcie. Jesteś gotowa? Jestem. No to zacznijmy od paznokci. Zapraszam, chodź ze mną. W dniu ślubu wszystkie oczy skierowane są na pannę młodą i na dosłownie każdy detal, więc wszystko musi być dopracowane. Bardzo ważne są tego dnia dłonie, które są też fotografowane, więc o te dłonie trzeba dbać. Jeżeli chodzi o skórę dłoni, warto zadbać o nią z odpowiednim wyprzedzeniem, no i też odpowiedni manicure musi być dobrany do całej stylizacji. Karolino, to jest Pani Patrycja, ekspertka marki Neomei i stylistka mi. gwiazd. Siadaj sobie, to jest nasza panna młoda. Bardzo mi miło. Piękna dziewczyna, o świetnej figurze, już udowodniła to mierząc wiele rybek i wyszło wspaniale. Teraz okaże się, co zrobimy z jej dłońmi, jak możemy o nie zadbać. No więc ja poproszę Panią o rękę, obejrzymy sobie No już za późno! <laughs> już, Coś tak. Piękne paznokcie mamy, książkową płytkę. Widzę, że dbasz o skórę. Super. Polecę Ci taką fajną pielęgnację trójfazową Damask Rose z Neonail. Są to trzy produkty, które stosujemy od razu po sobie. Pierwsza to peeling, którym pozbywamy się naskórka. Następny etap jest to serum które nawilży Twoją skórę i wykańczamy sobie całą pielęgnację kremem. To jest ważne, żeby w dniu ślubu były naprawdę pięknie wypielęgnowane dłonie, bo jednak to jest taki moment, kiedy nasze dłonie chyba jedyny raz w życiu mają tak wiele zrobionych zdjęć, <grym> nie? bo ten moment nakładania obrączki musi być uwieczniony. Czyli pierwsza rzecz, która jest najważniejsza to piękna, wypielęgnowana skóra dłoni. A co jeżeli chodzi o paznokcie, o kolory, o trendy? Co jest teraz modne? Na pewno jeżeli chodzi o trendy, Klasyka, klasyka, klasyka czyli i wariacje na jej temat, dokładnie tak. Na pewno możemy się pokusić, co jest super modne, double french, czyli biała końcówka Aha. i delikatny srebrny paseczek. Myślę, że jest to super, coś się błyśnie, ale jest nadal klasy i za 20 lat jak spojrzysz sobie na swoje zdjęcie, to nie pomyślisz, że ofiarą trendu, tylko <śmiech> robię coś ponadczasowego, co jest tak, z takim pazurem. Jeżeli jesteś odważniejsza, bo też ważne są twoje preferencje, możemy się pokusić o zrobienie Swirl Nails. to Co to jest? Co to jest? Są to wariacje także na temat Frencha, tylko w zupełnie innym kształcie. Możemy się pokusić także o użycie kilku kolorów lub kolorów z kolekcji najnowszej Bright Steam, które mają odrobinę błysku no i efekt flesza. Także w momencie, kiedy y, robimy zdjęcie z lampą błyskową, Kolory zdecydowanie bardziej się mienią niż tak, jak widzimy je teraz w świetle dziennym. Pokażę Wam teraz, jak to wygląda. O, to super, bo jeszcze tego Frencha mogę sobie wyobrazić ze srebrnym paseczkiem, ale ten Swirl Nail to już mnie poraził. Tutaj są wariacje na temat Frencha i wcześniej wspomniany Swirl Nails. W tym hmm. miejscu jest w wersji bardziej szalonej i kolorowej, z niebieskim, bo wiadomo, że stare przysłowie mówi Panna Młoda powinna mieć coś niebieskiego. Tak więc możemy się pokusić o delikatny kolor. Tutaj w wersji bardziej zachowawczej i takiej klasycznej, czyli na beżowym podkładzie białe Zabijane zawijane formy. Ale widzę, że jak ktoś nie ma ochoty na taką klaskę, tylko marzy o mocnym, intensywnym kolorze, to też jest dla niego cień nadziei. Czyli można zrobić mocny kolor na ślub? Zdecydowanie tak. Mm -hmm. I coraz bardziej idziemy w tym kierunku i dziewczyny się decydują. Wiodącym przesłaniem marki Neonail jest to, aby wyrażać siebie przez kolor i yy, stawiać na to, w czym po prostu czujemy się dobrze i komfortowo. Wtedy najlepiej poniesiemy taki manikur. A co to jest tam na dole, takie tutaj błękitne, różowe, takie jak marmurek trochę wygląda? Dokładnie tak. Marmurki jest... zdecydowanie nadal są w modzie. Ładne to. Od kilku sezonów możemy obserwować, że właśnie dziewczyny uwielbiają takie motywy przypominające marmur, jak ten, który mamy tutaj. Oh yeah. Ale wiecie co, ja jednak jestem sroką i założyłam tam kamyczki i to mi się podoba. W tym sezonie będą modne także efekty 3D, kryształki, mm -hmm. Mm -hmm. perełki. Boże, muszę zaplanować swój ślub na ten rok, manicure mi pasuje trendy są absolutnie pode mnie. Na początku jakoś tak nie zwróciłam uwagi, nie wiem no. zupełnie czemu, bo przecież No, bo potrzebujesz jają. mnie, żeby Ci pokazywać wszystko, co Dokładnie. świeci, Dokładnie. bo no to odwracasz to... wzrok. Dlatego bardzo dziękuję i rzeczywiście teraz szłabym w tym kierunku. No. no więc jeżeli podoba Ci się błysk, to na pewno spodoba Ci się nowa kolekcja Neonail, która właśnie skupia się na błysku. Mhm. Jest to sześć pięknych, nowych odcieni. Nazwa tej kolekcji to Bright Steam, która sugeruje, że możesz założyć ją Ty i mogą nosić Twoje świadkowe, druhny, teściowa, mama... Cała rodzina. Dokładnie tak. Spektrum kolorystyczne jest dosyć duże, także tak, na pewno każda z Was znajdzie coś dla siebie. Czy to jest taki e, lakier, który nakłada się e, w, w, tylko w jednej warstwie, czy trzeba nałożyć kilka? Jak to wygląda? E, krycie tego produktu możemy budować, możemy nałożyć jedną warstwę dla takiego bardzo subtelnego efektu, ale żeby bardziej się błyszczało, możemy nałożyć dwie i zdecydowanie też będzie wyglądało to przepięknie. Mhm. No dobra, czy to jest moment, kiedy Ty musisz podjąć decyzję, co chciałabyś mieć na paznokciach? Tak? E, tak. Tak? <głos> <głos> mm -hmm. Jeśli miałabym wybierać to chyba między pierwszym a drugim kolorem, ale myślę, że może zdam się już na ciebie i wybierzesz mi po prostu, który lepiej będzie do mnie pasował. No dobra, moi drogie, to ja was zostawiam, działajcie! Mam nadzieję, że będziesz zadowolona i że za chwilę będziesz miała piękne łapki i bardzo na to liczę i czekam na ciebie. Będziemy dalej się dziękuję. czesać, malować, dziękuję! Super. Wybrałaś te dwa kolory i moim zdaniem to jest strzał w dziesiątkę. Jeśli mam być szczera, wydaje mi się, że do twojego typu karnacji będzie najbardziej pasował Made of Honor. No i co? Myślę, że możemy sobie zacząć działać. Super. Czas zadbać o makijaż i fryzurę Karoliny. Rozpoczynamy finał. Jestem bardzo ciekawa jak obstawiacie na jaką suknię zdecydowała się Karolina. Czuję, że trzecia. Aha. Pani jak nieźle. Trójeczka. Pan Osman. Czwarta. Czwarta. No to przekonajmy się, czy Karolina wybrała trójkę, czy czwórkę, czy może was zaskoczy. Karolino, zapraszam! Na to? No, no. no. Pani się dowróci? No. Hmm? Proszę bardzo. Droga pani. No, no ja jestem się. zaskoczona. Tak, jest. No. No. Tak, myślałam, że tak no. będzie. No. Mogę Karolina ma zrobiła psikusa. <laughs> o, właśnie. Postanowiłam jednak zaufać swojej intuicji. No dobrze, ważne, żebyś się ty dobrze czuła. Nie, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo ładne. ładne. Tak, i właśnie Karolina pomyślała, że właśnie welon będzie pięknym uzupełnieniem tej prostej sukni, e, doda takiej wyjątkowości, mm -hmm. podkreśli, że to jest jednak ślub e, i też e, dużo takiej nowoczesności daje ten welon. No proszę Karola, Ty to potrafisz zaskoczyć, <głosy> nikt się nie spodziewał tego wyboru, tak, ale wyglądasz olśniewająco, przeelegancko, jednocześnie kobieco, tak się czujesz? Tak, czuję się tak. Eee, I właśnie chyba trochę na przekór, ale nie, też. I na no, spojrzenie! Nie. <śmiech> szczerze mówiąc, trochę się zdziwiłam, jak założyłam pierwszy raz suknię i gdzieś tam te opinie nie były takie pozytywne, ale w związku z tym, że ja się w niej dobrze czułam, to jednak wybór padł na tę. Czy czujesz, że to jest dobry wybór? Tak, tak. Myślę, że właśnie jak jest cała prawa, teraz makijaż, fryzura, no i szczególnie ten welon, to rzeczywiście stanowi to taką fajną całość. Co opowiecie? Piękna panna młoda? Piękny. Tak, ale tu welon zrobił absolutnie tak, robotę. Tak, absolutnie. Tak, mi to ta sukienka w ogóle jest teraz... Tak, zresztą, że zupełnie inaczej tak. wygląda. No więc przepiękny. właśnie te o, akcesoria szok. mają ogromną moc, każda suknia może nabrać zupełnie mhm. różnego wymiaru i tak naprawdę od tych akcesorów zależy, jakiego stylu tej sukni nadamy, zwłaszcza przy takiej prostej kreacji, która jest przepięknym tłem do zrobienia całości. No to co, zadowolona? Tak, jak najbardziej. <śpiewa> Brawo. No dobrze, moi o -o. drodzy, to Wam bardzo dziękuję, bardzo gratuluję. Jesteś przeelegancką panną młodą z wielką klasą i jak widać, silną opinią. <śpiewa> I tego Ci bardzo, bardzo gratuluję i dziękuję Wam za dzisiaj. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. <śpiewa>